bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Według świętego Jana niewiara jest grzechem. Wyraża się ona w nieprzyjęciu tego, który przychodzi z wysoka, nieuznaniu Jezusa za Boga. Żydzi inaczej sobie wyobrażali Mesjasza. Oni mieli własne rozumienie, dlatego Jezus był dla nich nie do przyjęcia. Dramatem jest zamknięcie się człowieka we własnych wyobrażeniach na temat Boga. Stąd już jest bardzo blisko do postawy zgorszenia, która zaorocowała skazaniem Jezusa na śmierć. Skorzenie mające swoje źródło w naszym rozczarowaniu się Bogiem prowadzi do oskarżeń, które owocują. Owocują czym? Odrzuceniem Pana Boga. My odcinamy się od Niego, ponieważ On nie pasuje do naszego myślenia o Nim, albo też On nie spełnia tego, o go prosimy. Wtedy też pojawia się z Wiara jest uwierzeniem Bogu na słowo. To jest akt największego zaufania. Jezus swoje słowa popierał cudami wskazującymi na to, że jest Synem Bożym. Żydzi nie ma tych znaków za pochodzących od Boga, lecz od diabła. Zobaczmy. Tam gdzie nie ma wiary pojawia się złośliwość, cynizm, próba podchwycenia Jezusa na słowie, skompromitowania go, ośmieszenia, ośmieszenia ewidentnego dobra i prawdy. I takie postawy, które prezentowali, prezentują w tej ewangelii życie. To są postawy demoniczne. Odpowiedzią Jezusa na zatwardziałość serc ludzkich jest oddanie życia. Zło nie poświęca się, nie jest zdolne cokolwiek stracić dla dobra drugiego. Oddanie życia jest wyrazem miłości Boga. Tego znaku życi również nie rozumieli. Nadal nie jest on rozumiany przez wielu ludzi. Przeżywamy czas męki Pana Jezusa, Jego śmierci, a wielu nie rozumie, że, że to wszystko On uczynił dla mnie. Problem polega na tym, że człowiek chce zrozumieć moc Boga, Jego mądrość i posłuszeństwo Ojcu. Ale zobaczmy, że zrozumienie Pana Boga jest próbą jakby panowania nad nim. My chcemy znać odpowiedź na każde pytanie odnoszące się do Jezusa. Czy nie jest to grzech pychy? Rozumiemy tyle, ile On sam chce nam objawić, chce wyjaśnić. Nie my określamy czas objawienia się Boga, lecz On jest Panem czasu. Podobnie jak Jezus czyni to, co Ojcu się podoba. Tak człowiek, który chce chodzić na Jezusa, powinien ten sposób postępowania uczynić swój.